Szybki pośrednik, najprawdopodobniej najlepszy pośrednik w mieście. Poznaj państwa Kowalskich oraz państwa zaradnych. Obie te rodziny chcą sprzedać swoje mieszkania, jednakże w dwa różne sposoby. Kowalscy stwierdzili, że świetnie dadzą sobie radę sami i nie będą płacili pośrednikowi. Zrobili kilka zdjęć i wystawili mieszkanie na aukcji w internecie za 350 tysięcy złotych. Ogłoszenie dodali wieczorem, dlatego pierwsze telefony obudziły rodzinę już wcześniej rano. Niestety nieumiejętnie sporządzili opis mieszkania, przez co klienci nękali ich pytaniami przez cały dzień. Po kilku dniach i niezliczonych telefonach udało się umówić pięć spotkań. Aby przyjąć interesantów, kowalscy zarezerwowali sobie cały dzień. Wzięli wolne w pracy i oddali dziecko dziadkom. Z pięciu spotkań dwa w ogóle się nie odbyły, ponieważ nikt się nie pojawił. Następne dwie osoby przyszły, obejrzały mieszkanie hmm. i wyszły. Natomiast ostatnie spotkanie było dość nietypowe. Panowie mocno nalegali na zakup, ale niestety za 270 tysięcy. Takich dni było kilka, ale zainteresowanie stopniowo malało. Po dwóch tygodniach Kowalscy natrafili na osobę, która faktycznie była zainteresowana, ale byli tak zmęczeni poprzednimi spotkaniami, że negocjacje zakończyły się sprzeczką, a do transakcji nie doszło. Gdy następny klient był zdecydowany kupić mieszkanie, okazało się, że księga wieczysta nieruchomości jest obciążona nieaktualnym wpisem i kilkoma innymi zaniedbaniami, co skutecznie wystraszyło klienta. Ostatecznie po miesiącu kowalscy sprzedali mieszkanie za 310 tysięcy złotych, ale przed podpisaniem umowy stracili mnóstwo czasu i nerwów, ponieważ musieli przygotować umowę rezerwacyjną, umowę sprzedaży i zebrać resztę potrzebnych dokumentów. Natomiast państwo zaradni postanowili skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika. Pierwszy kontakt zaczął się od przedstawienia mieszkania na sprzedaż. Następnie przy kawie sporządziliśmy dokładną wycenę bazując na naszym doświadczeniu. Sprawdziliśmy dokumenty i sporządziliśmy plan sprzedaży. Zaprosiliśmy również fotografa ponieważ profesjonalnie wykonane zdjęcia potrafią zwiększyć sprzedaż nawet o 7%. W momencie kiedy ogłoszenie trafia do internetu bardzo dużo inwestujemy w marketing oferty aby była lepiej widoczna. W momencie, kiedy Ty będziesz odpoczywał, my wszystkiego dopilnujemy i zadbamy, abyś był zadowolony z naszych usług. Bądź jak Państwo zaradni, którzy dzięki naszej pomocy szybko i sprawnie sprzedali mieszkanie, a my pozyskaliśmy kolejnych zadowolonych klientów. Szybki pośrednik. Najprawdopodobniej najlepszy pośrednik w mieście.